Wjeżdża tu Kornel jak marker, permanentny Istotne podkreślić niepotrzebne, skreślić istot Wiele wiesz mi, chcę zbrodnie popełnić, jeśli nie wiesz tego zaległości uzupełnić. Wjeżdżam jak tetrahydrokanabinoid, więc kończ tutaj ziomie już o tym pierdolić. Pozwolę sobie wjechać na majka do woli, bum człowiekiem, ja wolnym w słusznej życia doli. O! W słusznej życia doli, o! Mam o talenty jak rolnik oplony, Bo nie chcę być nikim niczym szare klony Pragnę wyzwolić nas pod tej kontroli Masz więc tu wikę bez banderoli Masz tu wikę o tym, aby się szkolić W tym, co naprawdę pragniesz w życiu robić Wszystko przeminie, a to ci zostanie Także rób swoje i miej wyjebane O I miej wyjebane O Uwalniam potencjał, otwierając tamę. Słowa na bicie rymują się same. Wiem, jak to ugryźć, robię to lat wiele. Mam skilla już jak przyjeździe z rowerem. Biorę dziś Majka, jakbym robił kanapki. Zdejmuję buty, zakładam słuchawki. Pozdrawiam kołpaków i pozdrawiam babki, bo jesteśmy częścią jednej układanki. O! Jednej układanki, o!